Karta Anielska na pierwszy Adwent Witam Was w pierwszą niedzielę adwentową Cieszę się, że odwiedzacie mój kanał Oczywiście dzisiaj yy, w ten pierwszy Adwent, gdzie zapalamy pierwszą świecę powróżę z kart anielskich magiczne przesłanie od wróżek i zobaczymy jaka Karta na ten pierwszy adwent od aniołów nam dzisiaj wypadnie. Kochani, oczywiście proszę Was o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj pierwszy raz. Zasubskrybujcie z dzwoneczkiem mój kanał. Bardzo proszę Was o komentarze, czy ta wróżba Wam się podoba, odpowiada, czy rezonuje z Wami w jakiś sposób, czy Wam się przyda. Proszę Was również, jeśli macie jakieś tematy dla kolektywu, czyli dla nas wszystkich, napiszcie mi w komentarzach. Ja przeczytam to i wybiorę najlepsze tematy. Kochani moi, proszę Was o lajki, kciuczki w górę. Proszę y, o maile, jeśli chcecie wróżby indywidualne, zapraszam na wróżby indywidualne oczywiście. Mój adres e-mailowy znajdziecie na moim kanale. Kochani, życzę Wam pięknego pierwszego adwentu. I zobaczmy teraz lato. No, teraz zima się zacznie, ale karta lato nam wypadła. Wszystko, o co poprosisz, urzeczywistni się latem. Czyli jeśli teraz o coś, kochani, prosisz o czymś marzysz, czegoś pragniesz, to to urzeczywistni się właśnie latem. Czyli teraz już zaczynaj działać, kochana, żeby latem się wszystko mogło zrealizować. Na przykład, jeśli chcesz nową pracę, tak, to już teraz wysyłaj wszelkie podania o pracę. Jeśli pragniesz przeprowadzki, to już teraz szukaj Mieszkania, jeśli chcesz sprzedać dom, kupić dom, to już teraz patrz na oferty. Jeśli chcesz w jakiś sposób naprawić swoją relację, to już teraz zacznij nad tą relacją pracować. I w lecie będziesz zbierać plony tego, co zasiałaś teraz, tak? Także lato będzie bardzo ważne w następnym roku dla Ciebie. Zobaczmy jeszcze klucze anielskie. Rady i porady od aniołów. Bądź dobry dla siebie samego. Żyj w zgodzie z samym sobą. Jeszcze jedną wyciągnę. Rozkoszuj się życiem. Czyli mamy trzy rady. Weź dla siebie to, co uważasz z tej wróżby. Ja Wam życzę pierwszego, pięknego, pierwszego adwentu, pięknego początku adwentu za cztery tygodnie Święta Bożego Narodzenia. Także przeżyjcie ten czas cudownie, szczęśliwie. Do usłyszenia już wkrótce.